Znajdź odwrotność liczby 2 i 4 piąte. Aby znaleźć odwrotność tej liczby mieszanej musimy najpierw zapisać ją jako ułamek niewłaściwy. Zapiszmy ją jako ułamek niewłaściwy. Mamy 2 i 4 piąte. Ułamek niewłaściwy będzie miał w mianowniku 5 a w liczniku znajdzie się 5 razy 2 plus 4 ponieważ 2 to jest to samo co 10 piątych Albo 2 razy 5 piątych. Zapiszmy to, a więc 2 razy 5 plus 4, 2 razy 5 plus 4. 2 razy 5 to 10, 10 piątych to inaczej 2 i jeszcze 4 piąte wzięte stąd. Policzmy, więc 2 razy 5 to 10, plus 4 to 14. Zatem nasz ułamek to 14 piątych. Te dwie liczby są równe. Ta jest zapisana jako liczba mieszana, a ta jako ułamek niewłaściwy. W którym licznik jest większy niż mianownik. A teraz mamy znaleźć odwrotność. Aby uzyskać odwrotność ułamka, wystarczy zmienić miejscami licznik i mianownik. Zapiszmy tę odwrotność. Innym kolorem. Aby znaleźć odwrotność… To trudne słowo. Tego ułamka zamieniamy miejscami 5 i 14. Zamiast 14 piątych wpisujemy 5 czternastych. I gotowe.